Do remontu był rozcięty, zwężony na szerokość podsad. Teraz na szerokość 1,30 m. Blachy na burtę zostały zakupione w firmie Zychar. Blachy bardzo dobrej jakości, gruba 2 mm. Dobrze docięta. Firma Słowna na czas zrealizowała zamówienie, przesłała materiał i resztę. Elementów było składane w własnoręcznym zakresie pracy. Mogę Państwu przedstawić zdjęcia, jak powstawał ten rozrzutnik. Od podstaw, od zakupu, przez każdą jedną część, która była montowana własnoręcznie. Hydraulika, talerze rzucające pod drzewa, unoszona tylna klapa umożliwiająca wysypywanie obornika i różnych materiałów organicznych za rozrzutnik także wielofunkcyjny i do różnych materii organicznych jak najbardziej skazany.